W tym odcinku z pomocą arkusza kalkulacyjnego pomogę wam zrozumieć, dlaczego R większe od G może doprowadzić do sytuacji, gdy do posiadaczy kapitału trafia większa część dochodu narodowego niż do pracowników. Powiedzmy, że R wynosi 3%. Później możemy zmienić to założenie. To jest przewidywany zwrot z kapitału. Zakładamy, że będzie miał stałą stopę. A wzrost gospodarczy niech wynosi 2%. W tym scenariuszu R jest większe od G. W tej kolumnie będą lata, rok pierwszy, drugi, a potem przejdźmy, może do roku, przejdźmy do roku 15. Tak będzie dobrze. Zastanówmy się teraz, jaki jest kapitał narodowy, a raczej kapitał całkowity. Kapitał w naszej gospodarce. Pomyślmy też o dochodzie narodowym. Możemy go widzieć jako produkcję gospodarki. Dochód narodowy. Teraz pomyślmy o podziale dochodu między kapitał a pracowników. Dochód do kapitału, dochód dla pracowników. Pomyślmy o procencie. Kapitał jako procent całkowitego dochodu. Zróbmy kilka założeń. Powiedzmy, że nasz globalny kapitał wpisze losową wartość, powiedzmy, że 4000 jeśli mówimy o milionach dolarów, to będą to 4 miliardy dolarów. Ale nie określajmy waluty. Powiedzmy, że to 4 tysiące. Gdybyśmy mierzyli w milionach, byłyby to 4 miliardy. Mówmy po prostu, że 4 tysiące. I powiedzmy, że dochód narodowy wynosi 1000. Widzieliśmy na wykresach, przynajmniej dla USA, że kapitał narodowy jako procent dochodu narodowego wynosi około 400-500%. Oscyluje w tym zakresie. Jest 4-5 razy większe od dochodu narodowego. Przykład ma sens. Co z dochodem posiadaczy kapitału? Nasz zwrot z kapitału wynosi 3%. To będzie więc równe tym 3%. Wcisnę F4, żeby zrobić znaczki dolara i zobaczymy wartość. Odnośmy się do tej komórki, później wklejając to w dół. To będzie ta wartość razy razy kapitał, który mamy w gospodarce. Będzie to zatem 120. Zauważcie, miałem znaczki dolara w B1, bo potrzebne mi odniesienie, ale nie umieściłem już znaczków w B5, ponieważ przeciągając w dół, chcę, żeby ta komórka odnosiła się do tych samych 3%. Dlatego mam ją tu ze znaczkiem dolara. Przez tyle trzeba pomnożyć kapitał w tym wierszu. Zaraz zobaczymy, co będzie. Jaka część dochodu trafi do pracowników? To, co zostało. Dochód narodowy minus dochód zasilający kapitał, a potem kapitał jako procent całości. Dochód idący do kapitału jako procent dochodu całkowitego. To będzie równe wybiorę dochód zasilający kapitał, D5, podzielony przez dochód narodowy. Jest to 12%. Załóżmy też, że co roku dochód trafiający do kapitału zostaje zainwestowany jako kapitał. Nie zostaje skonsumowany. W roku drugim kapitał, z którym zaczynamy, wyniesie tyle, ile kapitał zeszłoroczny plus nowy dochód. Ten dochód zostanie zainwestowany jako kapitał. Takie zrobiłem założenie. A dochód narodowy to, jak wiemy, wzrost gospodarczy. Czyli dochód narodowy z poprzedniego roku plus, a nawet można powiedzieć razy, Razy 1 plus ta liczba. Plus nasz wzrost gospodarczy. Już wcisnę F4, bo chcę, żeby zostało odniesienie. Zauważcie, wzrost o 2%. A te dwie wartości, lub raczej te trzy, mogę to przeciągnąć w dół. Powinniście już wiedzieć, co zrobiłem, umieszczając tu znaczek dolara. Teraz, gdy to wkleiłem, nadal odnosi się to do B1, za sprawą znaczków. Po prostu mnożymy 3% przez B6. B6 to jest to. Patrzymy na kolumnę B, ale w tym wierszu. To jedna z zalet arkusza kalkulacyjnego. Ta kolumna, niech to będzie procent. Żeby było porządniej. OK, już. Możemy kontynuować. Przeciągajmy to w dół. I co uzyskujemy? Ograniczę liczbę miejsc po przecinku. Gotowe. Teraz wygląda to porządniej. Co się tu dzieje? Widzimy, że gdy R jest stałą stopą zwrotu z kapitału, większą niż wzrost gospodarczy, to dochód zasilający kapitał jako procent całkowitego dochodu narodowego rośnie. Można to wykorzystać jako przybliżenie nierówności, bo, jak już powiedzieliśmy, kapitał ma skłonność do koncentracji w górnym percentylu, decylu, kwartylu, jak chcecie. Ale jeszcze raz, to tylko przybliżenie. Musicie jeszcze pamiętać, że nierówności to naturalny, nieodłączny element kapitalistycznej gospodarki rynkowej. I chociaż coraz więcej dochodu trafia do posiadaczy kapitału, to dochód idący do pracowników również rośnie. Samo w sobie jeszcze nie musi to być korzystne. Na przykład, gdyby populacja rosła szybciej niż to, dochód idący do pracowników podzielony przez liczbę ludności, czyli dochód w ujęciu per capita lub szacunkowe zarobki jednej pracującej osoby, nawet jeśli wzrośnie, to gdy liczba ludności rośnie szybciej, będzie źle, bo dochód per capita nie ma pożądanej wartości. Ale gdy założymy, że liczba ludności jest stabilna lub nie rośnie szybko, to chociaż nie brak nierówności, to coraz więcej dochodu zasila kapitał, a ludziom w tych warunkach i tak może być lepiej. Rzetelność naszego modelu możemy sprawdzić różnymi sposobami. Jeśli zwrot z kapitału jest znacznie większy, 5%, to i różnica będzie znacznie większa. A gdyby zwrot wynosił 10%, to nie byłoby już miło. Bo w tej sytuacji, wiem, jest skrajna, nagle dochód pracowników, nawet nie w ujęciu per capita, zmniejsza się. Zatem te dwie liczby są bardzo ważne. Gdyby wzrost gospodarczy też był duży, niech to stale maleje, ale gdyby wzrost gospodarczy wynosił 9%, to sytuacja byłaby korzystna dla wszystkich zainteresowanych. Mamy więc, przynajmniej w tym modelu większego dochodu, zasilającego kapitał, jakiś przyczynek do nierówności. Ale przy szybkim wzroście gospodarczym korzystają wszyscy. Zachęcam was do stworzenia takiego modelu. Podam link do swojego. Pobawcie się liczbami. Postarajcie się zrozumieć przy założeniu stałych R i G i paru założeniach co do kapitału początkowego i dochodu narodowego, jakie będą podziały w coraz dalszej przyszłości.